Wróżby live Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa Na wróżbach live W ten piątek Jeszcze są energie księżycowe silne Ponieważ w tamten weekend Był nów księżyca Więc robimy dzisiaj live Obiecałam Wam co tydzień więc zobaczmy, co pokażą karty dzisiaj na różne Wasze pytania. Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście, kochani. I oczywiście będziemy dzisiaj live zadawać sobie pytania na żywo. Kochani. Dobrze, ja chciałam was prosić o kupowanie znaczków. Znaczki są pod czatem. I kochani pod czatem macie ten symbolik dolarka. Tam należy kliknąć i tam pokazują się wam znaczki. W zależności jaki znaczek kupicie. Taka będzie wróżba. Oczywiście są wróżby małe, średnie i duże. Przepraszam Was za mój głos, ale jestem przeziębiona. Jest już bardzo zimno u nas. W nocy 5 stopni, 6 stopni, 7 stopni. Bardzo zimno, więc po prostu boli mnie gardło. Ale to nic, to tylko gardło. I spróbujemy dzisiaj powróżyć, kochani. Jeż, już mam pierwszy znaczek. Dobrze. Zobaczę, co to za znaczek. Proszę o pytanie. Dobrze. Witam, kochana Magdziu. Proszę powtórzyć mi pytanie, dobrze? Kochana Magdziu. Dobrze. Magda, co w miłości u Magdaleny do trzech miesięcy? Dobrze. Lenormand, ok. Witam Magdziu, kochana. Magda, co w miłości... U Magdaleny. U Magda Magdaleny Kownackiej. U Magdy Kownackiej. Lenormand. Dobrze. Duża. Ok. Dobrze, kochana Magdziu. To skup się. I zobaczymy, co w miłości. Do trzech miesięcy. Tak. Moje wróżby są na trzy miesiące, kochani. Także jest to zawsze na 3 miesiące wróżba. Dobrze, zobaczymy. Więc biorę już karty Lenormanda. I Magdziu, skup się. karty. Powiedzcie, co w miłości u Magdaleny Kownackiej? Co w miłości? Co wydarzy się w miłości w najbliższym czasie u Magdaleny Kownackiej? Co wydarzy się w miłości w najbliższym czasie u Magdaleny Kownackiej? Co wydarzy się? O, tutaj masz jakieś już problemy. Ktoś z przeszłości, jakiś eks chce chyba wrócić, <śmiech> I wyjaśnić jakieś tutaj sprawy. Dobrze. Tęsknota, spotkanie. Spotkanie wychodzi tutaj w, w przełożeniu kart. I tu jeszcze mi wypadła karta tęsknoty. Tęsknoty wieczorową porą i yy, w nocy. Karta księżyca, czyli duża tęsknota mi wypadła. Więc są jakieś w miłości problemy, komplikacje lub inna rywalka, konkurentka, która tutaj jest inna kobieta, tak? Yy, która powoduje tutaj takie toksyczne yy, różne yy, yy, wibracje. Yy, natomiast na pewno są problemy zawikłane sprawy, tak? Toksyczne sprawy, destrukcyjne jakieś. Tutaj jakaś osoba z przeszłości chce wrócić. Chce wrócić i wyjaśnić sprawy. Myślę, że tutaj może być właśnie jakaś osoba, która jest, y, y, z, nie wiem, albo ex, albo jakaś osoba, przyjaciel czy, czy, czy jakiś partner z przeszłości, który chce tu wrócić wzmocniony y, po namyśle, po jakimś czasie, by tutaj naprawić sprawy, wyjaśnić, by być szczęśliwym. tak? Tu chodzi o wyjaśnienie spraw lub o, o czymś się dowiesz tak, coś jakaś, coś, coś, jakaś gwiazda, czyli coś, jakiś się rozjaśni, wyjaśni, coś być może wyjdzie na wierzch, tak, o czym nie wiesz, co jest skrywane, bo to jest też karta tajemnicy, może jakieś sprawy, które były skrywane przed Tobą, ta osoba chce wyjaśnić tutaj, coś wyjdzie na jaw. Ta osoba ma emocje, tutaj się skończyło coś między Wami, ale narodzi się coś nowego i dojdzie do spotkania. Jeśli Was Dzieli jakaś y, od, y, odległość geograficzna, to może ta osoba tutaj przyjechać i to może się coś narodzić nowego między Wami, tak? Y, mówię, że odległość geograficzna to jest niezależnie, czy to jest 1 km, 10 km, czy 100 km, czy 1000 km. Odległość geograficzna to jest po prostu kilometry, które są między Wami, i to jakiś przyjazd, tak? Przyjazd i narodzenie się tej spraw uczuciowych. Na nowo. Być może ta osoba będzie chciała, nie wiem, spędzić z Wami jakiś czas lub wyjechać gdzieś z Wami, zaproponować jakiś wyjazd razem, lub po prostu ta osoba przyjedzie razem, lub Was zaprosi, byście Wy przyjechali do tej osoby, by nastąpiło Wasze spotkanie. Tutaj jest ewidentne spotkanie, tak? W jakimś miejscu publicznym. No i tutaj są oczywiście straty, jest jakaś izolacja między Wami separacja, izolacja, brak kontaktów, blokady, straty, lęki. No szczury to pasożyty, które gdzieś tutaj coś zepsuły w waszym związku, ale jest słońce. Słońce mówi o dobrym, dobrej pasie, czyli dobrej jakiejś energii, że tutaj te problemy, tak, problemy, które są, bo na pewno są problemy, jest tutaj jakaś eks czy jakaś inna kobieta, są tej zawikłania problemy, są lęki, szczury, straty, jest izolacja, separacja, brak kontaktów, brak, brak spotkań, ale tutaj wszystko się wyjaśni. Mamy dwie karty szczęśliwe, karta gwiazdy i karta słońca, czyli wszystko tutaj na nowo się powinno wyjaśnić, powinno przyjść pozytywne, Jakieś, jakieś nie wiem, spotkanie, czy jakaś rozmowa, czy jakieś energie pozytywne jakaś znowu pozytywna wibracja między wami, tak pozytywne, nie wiem, wyjaśnienie spraw, pozytywny przebieg spraw, pozytywne spotkanie pozytywne tutaj rozwiązanie jakichś właśnie zawikłań i pozytywny czas dla was poprzez to spotkanie, poprzez przyjazd czy wyjazd razem, narodzenie się czegoś nowego, śmierć Mówi owszem o śmierci, że teraz między Wami jest źle, że coś po prostu się popsuło, zepsuło, ale każda śmierć mówi o nowych narodzinach, tak? Coś umiera, coś się naradza. Tutaj jak Feniks z popiołów naradza się coś nowego, jakaś transformacja, przemiana, zmiana w Waszej relacji, czy wyjaśnienie spraw i nowa szansa, nowa próba. Także mamy pozytywne jakby energię na przyszłość i pozytywny czas między Wami, ale uważaj oczywiście, jak dojdzie do rozmowy, dojdzie do spotkania, żeby nie pokłócić się, ponieważ są jakieś lęki, tak, są jakieś tej blokady, więc żeby się od razu nie pokłócić, nie zezłościć, nie sfrustrować, no bo szczury mogą oczywiście przynieść również straty, więc bądź opanowana jeśli będzie jakiś powrót tutaj ex, czy kogoś z przeszłości, na kogo czekasz, na wyjaśnienie spraw, na które czekasz, to lub czekasz może na to, by on zostawił swoją partnerkę, która jest twoją rywalką, konkurentką. Więc jeśli czekasz na to, to pamiętaj, pierwsza rozmowa, pierwsze spotkanie, musisz być cierpliwa, musisz być pozytywna, pozytywne myśli, pozytywne wibracje, pozytywność mieć w sobie, tak jak to słońce, tak, żeby biło, z Ciebie to słońce, czyli dobra, gorąca, piękna energia. Także wszystko tutaj dobrze, pozytywnie. Magdzią, napisz mi na e-maila, o co tutaj chodzi, czy dobrze rezonowała ta wróżba z Tobą. I dziękuję serdecznie, Magdo. Także szykuj się tutaj na rozmowę, na spotkanie. Zapraszam kolejny znaczek. Zapraszam, kochani, na następny znaczek i na następną wróżbę. Piszcie mi oczywiście, czy mają być to karty Tarota czy Lenormanda, tak jak Magda. Wtedy ja wezmę sobie tą talię, którą Wy lubicie. czekam, następna Magda, znowu Magda dobrze czyli teraz średnia Magda, ok teraz mamy znowu Magdę Kownacką Sławek jego myśli, uczucia, zamiary no tutaj masz średnią z sześciu kart Dobrze, Lenormand, tak? Dobrze. Sławek, jego myśli, uczucia, zamiary, okej. Okay. Dobrze, kochana, Lenormand. Już się skup znowu na Sławku, kochana. Nie wiem, czy ten Sławek to właśnie ten taki eks, czy jakiś partner z przeszłości, który mi się pokazał y, w poprzednim Twoim pytaniu. Także powiedz mi, napisz mi, czy to ten Sławek właśnie z przeszłości, tam wyszedł. Sławek. Sławka myśli. Sławka myśli. Sławka myśli do Magdy Kownackiej. Tak, okej, okay, dobrze, Magdziu, wiemy o co chodzi. Sławka, my, ma, Sławka myśli do Magdy Kownackiej. Sławka myśli. Sławka uczucia. I Sławka zamiary. Dobrze, kochana. Już teraz mamy w przełożeniu wow, miłość. Kochana, aż mi przeszły ciarki. Aż mi przeszły ciarki. Zobacz, kochana. Już masz tutaj miłość. Masz miłość tutaj y, y, w podstawie, w przełożeniu karty Normanda. Miłość, dwoistość jest waszym tematem. Jest twoim tematem, bo ty jesteś osobą pytającą. Ale pytanie jest oczywiście o Sławka. Więc tutaj Sławka myśli, uczucia i zamiary. To, co wyszło w przełożeniu, no temat miłość, tak? Między wami oczywiście relacja, sprawy uczuciowe. Okej, okay, spraw, Sławka myśli. Więc tak, Sławek działa na dwa fronty. Ciało, Sławek ma jeszcze inną kobietę i ciebie. Tutaj jest zagrywanie na dwa fronty, czyli trójkąt, tak? Tak? Normalny romans. no Jesteś po prostu tej, tą trzecią, tak? Na pozycji trzeciej, bo widzę, że jest zagrywanie jego na dwa fronty. Tutaj mamy y, nowy początek, który on planuje. Czyli Sławek chce wrócić chce nowy początek chce wyleczyć wszystkie tu jakieś niesnaski, problemy i chce dać Wam y, dla miłości, dla oczywiście dla tego tematu, dla Waszej miłosnej relacji nową szansę. Sławka uczucia do Ciebie. Wow. Sławka uczucia to chce zgody, chce harmonii, chce balansu, chce pięknej atmosfery, chce seksu i intymności. Tęskni za zbliżeniem. Jest między Wami chemia, magnetyczność, jakaś tutaj, nie wiem, przyciąganie silne chemiczne, tak? Znaczy wiesz, o co chodzi? Seksualne. Więc tutaj on za tym tęskni i chce Cię zaprosić na spotkanie, chce wysłać wiadomość. Najpierw będzie oczywiście wiadomość jakaś, komunikacja i później być może zaprosić Cię właśnie, dojdzie do randki, do spotkania. Yy, pozytywna karta spotkania, sympatyczna, jeśli nie spieprzycie oczywiście jakimiś dyskusjami, wypominaniami, to jest tutaj pozytywna wibracja, piękne spotkanie, sympatyczne, ale najpierw będzie wi wiadomość. Jakie ma Sławek zamiary w stosunku Mag do, do Magdy? Wow, znowu mamy. Więc mamy list, czyli wysłanie wiadomości, komunikacja. wyślę Ci wiadomość, Sławek, niedługo. I tutaj to, co umarło między Wami, tak, będzie chciał odnowić, przemienić, przetransponować, czyli narodzi się po tej śmierci, którą teraz macie, czyli po tej śmierci Waszej relacji, narodzi się coś nowego. Ale on będzie chciał jakiś zmian, nie wiem, czy w Twoim zachowaniu, czy jak ty się z nim tutaj, nie wiem, jak się kłócicie, żebyście się już nie ranili. Albo będzie chciał tu jakieś zmiany, po prostu jakiejś transformacji waszej relacji i chodzi właśnie, jak już powiedziałam, o waszą miłosną tutaj, nie wiem, czy przygodę, przyjaźń, blues, aferę, romans, czy relacje po prostu, jakby to ona nie była, tak, to chodzi właśnie o ten temat, że będzie tu wiadomość i będzie chciał może zaproszenie czy randki, czy spotkania, nowej szansy. Także takie masz tutaj, kochanie, yy, prorokowanie kart, tak? Taką wskazówkę kart, to co się niedługo, kochana, wydarzy. Dobrze, i zapraszam na następny znaczek, dziękuję Magdziu. Już patrzymy na następny znaczek. Mamy... Zaraz... Marta, czy to jest Marta? Nie wiem, bo nie widzę imienia, kochani. Mark, czy to jest Marta? Max? Mała. Mała. Mała, ale proszę, jakie to jest imię? Mała S? Mała S. Nie wiem, co to za imię, kochani. Proszę, co myśli? Jakie ma plany? Ale kto? Proszę, co myśli? Jakie ma plany wobec mnie Sławek? Iwona. Dobra, Iwona. Aha, dobrze, Iwona. Nie, urodziny mi nie potrzeba. Iwona i... Iwona i... Znowu Sławek. Sławek. Iwona plus Sławek. Myśli i plany. Ok. Iwona. Myśli i plany. Ok. Czyli zamiary. Dobra. Myśli i zamiary Sławka w stosunku do Iwony. Dobrze. Dobrze, Iwonko, więc myśl tutaj o Sławku. Zaraz. Dobrze, Lenormand, ok. Już zaczynamy, kochani. Dobrze. Dobrze, czyli tak. Jaki to był znaczek, mała, Iwonka i Sławek, yy, o planach, myśli i plany. Jaki to był znaczek twój, kochana? Dobrze, już. Już zaczynamy. Dobrze, trzy...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 Myśli i zamiary Sławka do Iwony. Dobrze. Czyli tak, Iwonko, myśli. Tutaj mamy bardzo erotyczną Ciebie jako osobę pytającą. Czyli mamy bardzo, jesteś, znaczy bardzo jesteś dla niego erotyczną osobą. Bardzo seksualnie u Was, Iwonko. Tak? I teraz mamy podgląda tutaj Iwono Ciebie. Chcę porozmawiać, podgląda, coś obserwuje, może na jakiś nie wiem, Facebooku, Messengerze, Instagramie, Whatsappie, podgląda Ciebie gdzieś w mediach społecznościowych, społecznościowych i chcę tutaj z Tobą porozmawiać, chcę mieć kontakt i chcę tutaj się do Ciebie zbliżyć. Nie wiem, czy pogodzić, czy nie wiem, czy mieliście jakieś niesnaski, czy pogodzić, czy tu chcę harmonii, balansu z Tobą, czy chcę po prostu seksu, ponieważ tu wychodzisz mi seksualnie bardzo... I tutaj teraz to i to to jest naprawdę seksualnie bardzo intymność, czyli myślę, że chciałby tutaj intymnie się do Ciebie zbliżyć, tak? Ponieważ bardzo mu się podobasz, bardzo mu tutaj yy, yy, yy, no, seksualnie się podobasz, jesteś seksi dla niego. Jakie on ma plany? Zaproszenie na randkę, wiadomość, wysłanie wiadomości, spotkanie yy, i kontakty oraz. Yy, no, dokładne spotkanie i jakieś tutaj spełnienie marzeń, tak? Czy jakieś nawet głębsze uczucia. Czyli wyślę Ci wiadomość, zaprosić Cię na randkę, na spotkanie, na rozmowę. Tu będzie bardzo przyjazna, sympatyczna, radosna atmosfera. Tutaj mamy mosty, które mają Was połączyć. Czyli będzie spotkanie, będą głębsze uczucie, będzie spełnienie marzeń. Może się nawet tutaj oboje jeszcze bardziej zagłębicie w te uczucia. No i myślę, że będzie to spotkanie polegające bardziej na seksie ponieważ tutaj mi bije bardzo seksualnie. Jeszcze czekaj, kochanie, Wy, wyciągnę Ci jeszcze y, taką kartę, wskazówkę, dobrze? Y, karta wskazówka dla Iwony. Proszę o kartę wskazówki dla Iwony. Mhm. Dobrze, czyli mamy tutaj, kochana, y, konkurencję. Masz jeszcze jakąś rywalkę, konkurentkę być może, ale to może być też y, kłótnia, którą mieliście, tak? Jakaś kłótnia może między Wami była, ale teraz on chce się do Ciebie zbliżyć, jesteś dla niego królową buław, czyli bardzo charyzmatyczną, seksualną babką i on chce tutaj jakby się pogodzić, czy nie wiem, znowu, żeby było dobrze między Wami i on myśli chyba, że przez seks się możecie pogodzić. Takie coś mi tu wychodzi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i... Następną zapraszamy. Następna tutaj to jest Magda, znowu widzę. Czy. Dobrze. Dobrze, to się zgadza, tak. To była duża. Ok, teraz yy, mamy Magda. Magda, po, po, powtórz mi proszę pytanie. Magdo, powtórz mi proszę pytanie. Powtórz mi, Magdzie, pytanie, kochana. No to cześć, Bibiaczku. No nie wiem, co, co się u Ciebie tam stało. Więc dobrze, jak jesteś, to proszę patrz się na znaczki po kolei. Teraz już jest czwarta wróżba dla Magdy. Czy zamieszkam yy, ze Sławkiem? Dobra, mała. Czy zamieszkam ze Sławkiem Lenormand? Ok, Magdo. Czy Magda zamieszka ze Sławkiem? Oczywiście w najbliższym czasie. No, ja wróżę tylko na 3 miesiące, więc dziewczyny, wszystkie wróżby na 3 miesiące, czyli do końca tego roku kalendarzowego. A co jakiś czas, w jakichś odstępach czasowych musicie później, oczywiście nie za tydzień, ale później, ponawiać te pytania, ponieważ ja wróżę tylko na 3 miesiące. Ja dalej nie widzę. Nie widzę na rok czy na dwa lata. Tylko widzę na trzy miesiące, czyli na kwartał, dobrze? Także proszę yy, Magdziu, pytamy się na najbliższy czas, czyli do końca tego roku. Czy Magda zamieszka ze Sławkiem? Czy Magda zamieszka ze Sławkiem? Powiedzcie, kochane karty Lenormanda, czy Magda zamieszka ze Sławkiem? Czy Magda zamieszka ze Sławkiem? Czy Magda zamieszka ze Sławkiem? Czy Magda zamieszka ze Sławkiem? Czy Magda zamieszka ze Sławkiem? Kochana, czy Magda zamieszka ze Sławkiem? Powiedzcie, kochane karty, czy Magda zamieszka ze Sławkiem? Powiedzcie, kochane karty, czy Magda zamieszka ze Sławkiem? Tutaj, Magdo, musisz z nim jeszcze o tym porozmawiać, bo jakby tutaj nie ma jeszcze stabilności w tych, plan w tych planach. Ty chcesz porozmawiać, ponieważ ty się patrzysz, ty się patrzysz tutaj na tą rozmowę, czyli Ty chcesz wyjść z inicjatywą rozmowy, Ty czekasz, czekasz na tą rozmowę. Ta rozmowa będzie napięta i nerwowa, to już Ci powiem, ponieważ Ty robisz taką troszeczkę może za dużą presję lub jesteś niecierpliwa, kiedy on z Tobą zamieszka. Więc musisz troszkę uspokoić się tutaj, nie robić absolutnie presji, i nie robić takich tutaj nerwowych sytuacji. Żeby on nie był tutaj sfrustrowany lub żebyście się nie pokłócili. To Ci od razu mówię. Bo tak jak trzepotanie tych ptaków, trzepotanie tych skrzydeł ptaków, tak samo jest nerwowa, jakaś nastroszona atmosfera, jeśli chodzi o tą tematykę wspólne zamieszkanie. Ale myślę, że jest szansa, byście wspólnie zamieszkali. W zależności jak poprowadzicie tę rozmowę. Ponieważ mamy tutaj, kochanie, pierścionek. Mamy pierścionek, mamy oficjalny związek mamy w planie na najbliższy czas Waszą relację, tutaj nie wiem, jakaś będzie nowa szansa i jest tutaj spełnienie Twoich najgłębszych marzeń, tak? Twoimi oczywiście najgłębszymi tutaj schowanymi w tej studni marzeniami jest, by nadeszło słońce, by nadszedł pozytywny czas i tu widzimy to słońce, które się przebija, kochana, więc jest nadzieja, jest potencjał, jest tutaj ta dobra właściwie m, karta, że być może dogadacie się, wyjaśnicie i być może będziecie mieli rzeczywiście plany, by zamieszkać razem. Widzę tutaj w tej pozycji kart i w, tej, w tym układzie już pozytywne wibracje. Więc tylko nie spierniczcie tego, kochana, tymi rozmowami, bo będzie nerwowo, tak? Także nie rób presji, nie rób nerwowej atmosfery, by się nie pokłócić, nie potargać znów. Ale widzę tutaj już dobre rokowanie kart, że jest szansa, by zamieszkać razem. Dziękuję serdecznie. I następną proszę, następny znaczek. Już widziałam, że jest następny znaczek. Tak. Czy Magda zamieszka ze Sławkiem? Już mieliśmy. I teraz następny, proszę. Następny znaczek. Ale tylko oczywiście ze znaczkami. Bez znaczków nie wróżymy, oczywiście. To jest jasne, kochani. Dobrze. Średnia. Ok. Lenormand. Dobra. Dobra. Teraz będzie następna. Co Mariusz myśli o Marcie? Dobrze. Co Mariusz myśli o Marcie? Cześć Marcio. Cześć Marto. Cześć kochana Martusiu. Jesteś? Cieszę się bardzo. Już nasza ekipka, widzę, jest gotowa. I Magda, i Marta. No i Bibiaczka spóźniona, i przyleciała. No i jeszcze widzimy tutaj inne osoby mała, to nie wiem, Iwonka, nie wiem, jakaś, może jesteś nowa, kochana Iwonko, więc proszę Cię, zasubskrybuj mój kanał. Dobrze, co? Mariusz? Myśli o Marcie. Średnia no ok. Słuchajcie, kochane, Marto, Mar... Marto Iwonko, Magdziu, zapraszam Was na wróżby indywidualne. Bibiaczku, napisz, kochana yy... Mój e-mail, mój adres e-mailowy na czacie, spiszcie sobie dziewczyny i zapraszam Was, mam jedno pytanie do kart, ile chcecie pytań do kart, trzy pytania do kart, pięć pytań do kart, mam siedem pytań, dziesięć pytań do kart, mam lustro prywatne, prognozę związku, czyli taki rozkład podkowe na szczęście, yy, mogę Wam postawić na dwóch mężczyzn lustro. Po prostu możemy zaszaleć, tak? Więc proszę, zapraszam Was na wróżby indywidualne. Bibiaczek napisze Wam mój adres e-mailowy, dobrze? Przez e-mail proszę kontakt i oczywiście osobiście wtedy y, potrzebuję Wasze zdjęcia, potrzebuję wtedy Wasze daty urodzenia i wtedy wejdę sobie głębiej. Bo teraz na, na takim live'iku na. Na wróżbach live oczywiście nie mam na to czasu. I tutaj są też, y, wiadomo, nie y, y, tylko zaznaczki wróżby, więc ja nie wchodzę głębiej, tylko y, proste pytania. Natomiast wróżby indywidualne to już jest taka sesja, gdzie wchodzę głębiej, no to już jest po prostu nie za znaczkami tylko zamawiać jakąś sesję, tak? Także zrozumcie, że to jest inna, inna jakby... Jakość, prawda? Wtedy wgłębiam się bardziej w Waszą tematykę, w Wasze problemy. Zapraszam na wróżby indywidualne. Ok, kochani, teraz lecimy. Co Mariusz myśli o Marcie? Średnia, czyli mamy tutaj. Co Mariusz myśli o Marcie? Co Mariusz myśli o Marcie? Co Mariusz myśli o Marcie? Dobrze, kochana, co myśli on o Tobie? Myśli o spotkaniu, zobacz, Martusiu. Myśli o tym, by się z Tobą spotkać. Chce spotkania, chce randki, chce Cię zaprosić, chce cię gdzie, albo chcecie gdzieś po prostu spotkać, tak? Patrzy, wypatruje, gdzie Ciebie można spotkać. Chce, by pozytywnie rozwinęły się między Wami sprawy. Chce nowego spotkania, nowej szansy. Chce wyleczenia wszystkich jakichś starych, złych spraw, które się między wami ewentualnie popsuły. <śmiech> Przepraszam, chce on tobie napisać. Chce napisać, chce wysłać wiadomość, tak? Chce się z tobą na pewno skontaktować w celu, by poprawiły się wasze tutaj relacje. Bardzo za tobą tęsknię. Jesteś w jego oczach bardzo atrakcyjna, bardzo erotyczna, ale teraz uwaga, Marto, on tutaj jest bardzo wyrafinowany i chciałby chyba seksu, jeśli on napisze, jeśli będzie się chciał spotkać, uważaj, żeby to nie było tylko na seks, dobrze? Ponieważ mamy tutaj kartę przebiegłości, sprytności, zdrady, kartę kłamstwa, oszustwa, egoizmu, kartę wykorzystania, więc nie daj się po prostu, kochana, wykorzystać tylko na seks, Dobrze? Nie bądź tylko tutaj takim łatwym łupem, że on napisze Ci jeden SMS, czy tam jeden Whatsapp, wyśle Ci jeden smajlik serduszko, a Ty już polecisz i po prostu będziesz myślała, że to wielka miłość. Niestety tak nie musi być. Niestety ma on tutaj bardzo jakieś sprytne, no dla siebie egoistyczne myśli i zamiary, więc myśli on tutaj po prostu bardzo sprytnie, ale dla siebie, bo wiadomo, lis chce Tobie coś ukraść, lis chce mieć korzyści dla siebie, lis jest egoistą myślącym tylko o swoim łupie, więc tutaj uważaj, ponieważ dojdzie do randki, on będzie tutaj Ciebie, nie wiem, albo przepraszał za coś, albo wyśle Ci jakieś piękne, romantyczne wiadomości, tutaj mamy kartę wiadomości, on Ci tutaj będzie może, nie wiem, coś obiecywał, gruszki na wierzbie, tak? Nie wiem, romansowo będzie taką jakąś tam ładną atmosferę próbował wykreować, czy będzie ładnie pisał, nawijał romantycznie. Ale kochanie, uważaj, nie daj się czasem wykorzystać. Tak jak powiedziałam, nie bądź łatwym łupem dla mężczyzny, który manipuluje, ponieważ jest to również... Karta manipulacji, tak? Manipulacji emocjonalnej Lis to jest osoba też egoistyczna i toksyczna i manipulator. Więc uważaj, ponieważ jego myśli są owszem, tutaj pozytywne, żeby naprawić, żeby się spotkać, żeby napisać, ale, ale on ma tutaj swój, swój plan, swój sprytny, wyrafinowany, egoistyczny plan. Dziękuję, Martuś. I zapraszam na wróżbę indywidualną. Wtedy, jak będę miała jego zdjęcie i daty urodzenia, to sobie zobaczymy więcej, jakie on ma tutaj rzeczywiście szczere lub nieszczere zamiary. Dobrze, następny znaczek, kochani. Dziękuję, proszę, kochana Martusiu. Cieszę się, że jesteś. Bardzo cieszę się, że jesteście moja stała ekipko, stała grupko. Dobrze. Tak, kochanie. Dobrze. Nie ma więcej znaczków, Bibiaczku? No jeszcze poszu, poszu, po, po, po prostu poczekamy minutkę. Być może jeszcze tutaj będzie jakiś znaczek. Mieliśmy teraz już pięć znaczków, widzę. Aha, Bibiaczku, no mam nadzieję, że nic Ci się nie stało, kochana. Ale nie wiem, czy to był tylko jakiś korek, czy, czy, czy musiałaś dłużej pracować, czy mam nadzieję, że nie było to nic jakiegoś przykrego. Aha, ok. No mam nadzieję, że już jest dobrze. Tak, jest teraz, kochani, czas przeziębień. Ja też mam chore gardło, nie mogę mówić. Wczoraj miałam znowu straszny katar, dzisiaj już kataru nie mam. Tak, choruję, no właśnie. Ja też, ja też mam przeziębienie, ale dobrze się czuję, tylko po prostu troszeczkę mnie gardło boli. Wczoraj miałam straszny katar, leciało mi z nosa, ale dzisiaj już kataru nie mam. Tylko znowu gardło jakieś takie. No ale to nic, ja czuję się dobrze i zostałam dzisiaj w domku, także mam czas na lajfik. Bardzo się cieszę. No kupujcie znaczki, dziewczyny, to sobie jeszcze powróżymy. Jeszcze dzisiaj jest Energia Nowiu Księżyca z tamtego weekendu, pamiętacie? Przez 7 dni jest jeszcze ta energia silna. Ciekawa jestem, czy te wróżby moje z Wami tak dokładnie rezonują i czy to wszystko po prostu w przyszłości rzeczywiście tak się potoczy. Oczywiście chciałabym dla Was wszystkiego dobrego, ale również karty przestrzegają Was, tak jak tutaj w wypadku Marty, tak? żeby uważała, nie to, że tylko czekacie na wiadomość i cieszycie się, jak przyjdzie jakiś jeden smajlik z serduszkiem. Kochane, co to dla faceta jest jeden smajlik z serduszkiem? To jest jeszcze żadna inwestycja. Facet powinien emocjonalnie, oczywiście nie tylko finansowo, ale również czasowo, emocjonalnie, psychicznie, mentalnie inwestować w kobietę, tak? Także jeden smajlik to nie jest żadne, żaden wysiłek, tak? A tutaj już. Żebyście się nie łudziły, że to jakaś miłość, że wraca, że kocha, że, że, że już będzie, że zostanie. Nie. Nieraz tylko facet po prostu chce przyjść na seks, żeby się wyluzować. Tak? Żeby mieć relaks po prostu. W dokładnym tego słowa znaczeniu. I to nie znaczy wcale, że zostanie na dłużej. Także yy, wręcz przeciwnie. Po takim seksie znowu się oddala, znowu jest pustka, znowu on się izoluje, znowu y, idzie do swojej jaskini, znowu zajmuje się swoimi sprawami i to Was boli znów. Więc uwaga, kochani, żeby nie mieć jakichś fałszywych nadziei, ja chcę Wam tylko wytłumaczyć, y, że po prostu nie każdy powrót, nie każda wiadomość jest szczera od mężczyzny, prawda? Także musicie też uważać i tak pokierować sprawami, by poszły na dobre szyny, na dobre tory. By facet emocjonalnie tutaj się zaangażował i ym, ym, inwestował w tą relację z wami. Dobrze, czekajcie, bo nie widzę takiej długiej wiadomości, kochani. U mnie rezonuje 100%. Oj, musi się chłopak namęczyć, żeby coś stworzyć. Tak, rzeczywiście. Chłopak, jeśli się namęczy i coś inwestuje, to wtedy jest to dla niego warte, tak? Mhm, fakt, oboje pociągamy się strasznie, tak, seksualnie. Tak, jest u Was chemia seksualna i to jest oczywiście niebezpieczne, tak? Ponieważ bardzo chcecie, oczywiście byście dopadli do siebie, to wiem, ale tutaj oczywiście facet sobie tylko, no, no po prostu szuka być może jakiejś zabawy, tak? Więc trzeba uważać, żeby też, no po prostu... Umieć tym inaczej pokierować. Dobrze, bibiaczku, mamy jeszcze jakieś znaczki? Jeśli nie mamy już, kochani, ja chciałam Was zaprosić bardzo. Nie, nie ma znaczków. Dobrze, to ja w takim razie zapraszam Was bardzo kochani, na moje horoskopy. Dzisiaj wydałam już horoskopy, y, dwa filmiki. Także sobie zobaczcie na mój kanał, moje kochane. Y, wydałam dla wagi bliźniąt i wodników y, i dla baranów, lwów i strzelców. Czyli jeś, jeśli macie te znaki horoskopu i te żywioły powietrza i ognia lub te ascendenty w tych znakach, to bardzo Was proszę, oglądnijcie sobie moje filmiki, które dzisiaj umieściłam już na kanale. Jutro będą ym, y, horoskopy na październik dla żywiołu wody i ziemi, czyli dla byków, panny, koziorożca i dla raków, skorpionów i ryb. Jutro będą te horoskopy na nowy miesiąc październik. Zapraszam Was więc. W niedzielę będzie lustro i rozkład tygodniowy. Zapraszam Was codziennie na mój kanalik I, i oczywiście wszyscy nowi subskrybują, subskrybują i zostają już z nami w naszej tutaj bandce, w naszej y, y, bandce wróżek i, i, i, i królowych kielichów, tak, także dobrze, jeśli nie mamy znaczków kochani to dziękuję Wam serdecznie, ja Wam życzę y, miłego początku października. Ponieważ zaczyna się już październik w następnym tygodniu, i jutro się zaczyna już, czekajcie, bo zobaczę, jutro się zaczyna październik już kochani, czyli jutro sobota jest już pierwszy październik, Boże, jak to szybko leci. No dobrze, jutro, czyli życzę Wam y, pięknego października jesiennego, y, wszystkim wagom życzę, wszystkiego najlepszego, ja sama jestem wagą, mam urodziny w październiku więc życzę nam wszystkiego pięknego, najlepszego, miłosnego w październiku i kochani, spotykamy się w następnym tygodniu na następnym liveiku, Tak jak Wam obiecałam, co tydzień, piątek, sobota lub niedziela musicie śledzić na bieżąco moje wiadomości, będzie liveik. Do usłyszenia, dziękuję Bibiaczku, że jeszcze przyleciałeś ostatnim tchem. No i dziękuję Wam dziewczyny, że jesteście. Do usłyszenia, już jutro.